Ostatnio bardzo polubiłam quizy, ale pomyślałam sobie, że quiz, pojedynkę to dopiero połowa zabawy. Dziś ze mną absolutnie wyjątkowy gość, którego jeszcze nie było. Przedstawiam Wam mojego męża. Ja się boję. Ja też. No dobra, to raz śmierci. śmierć. To jak w milionerach, pytanie za 100 Myślę, że tutaj nie mam budżetu, żeby Ci płacić. Tylko odpowiedź on-ona, prawda? Tak. O on mam pisać? <laughs> Chyba lekko zdradziłaś odpowiedź! <laughs> Ale na szczęście ja pierwsza <laughs> napisałam! <rok> <laughs> <laughs> Wiadomo! Boże, co? No ona! No to wiadomo, padne, bo... prawda. Święta prawda. Nie, nie, z moim mężem to nie jest tak łatwo wytrzymać. Trzeba jestem jest cierpliw. cierpliwy. Ty jesteś cierpliwy? No pewnie, że tak. Nie, to ja jestem cierpliwa. Już też napisałeś, że ja. Okej. Okay. Jestem aniołem, prawda, że tak do mnie mówisz? To nie? Mówię inaczej, okay. ale nie zwracę. Ale aniołem też mówi, że ja. Okej. Okay. A chociaż... Święta prawda. Cóż za zgodność. Kupuję dla ciebie, albo jak jesteśmy razem na zakupach, a ty wiecznie mówisz, że tobie niczego nie trzeba, szafać się nie domyka, to ja mówię i tak kup. I jak ty mówisz, to jest za drogie, no co ty, ja tego nie kupię. To mówię, dobra, kup. I dlatego to teraz wychodzi, że ja niby. Ale to w ogóle... Jest... Niech i tak będzie. Dobro całej rodziny. Jezu, no przecież nie mogę powiedzieć oficjalnie ile ma. Ja mam w dowodzie. Ale tam mnie chyba centymetr zawyżyli. Słuchajcie, to muszę jednak prawdę napisać. Dobra, chcę skłamać? Dobra, dam tyle. Chociaż ludzie się kurczą, dawno się nie mierzyłam. No dobra. Trzy, te i Nie jestem taka mała. Powiedziałem, czy piszę prawdę. To nie jest prawda. Przedtem było to i to jest kłamstwo. <grym /dźwięk> ale ja mam w dowodzie 168, ale wydaje mi się, że tam jest zawyżony centymetr, ewentualnie do dwóch. Moment, moment. Tolerancja ile procent jest? Żadnej tolerancji nie To <grym /dźwięk> <grym /dźwięk> <grym /dźwięk> fakt. <fuck. grym /dźwięk> Dziękuję. Na każde pytanie proszę. <grym /dźwięk> Ty, ja rządzę? Taka prawda? Ty, absolutnie, nie, nie ma, w ogóle nie ma takiej opcji. Moment, moment. To wybiera w czasy? Nie nie, nie, nie, nie, nie, nie. To wybiera wszystkie rzeczy do nie, domu. Nie, nie. W ogóle, co ty mówisz? Czasem ty się do mnie dopasowujesz do mojego grafiku pracy, ale rządzisz ty. Ja Dobra. mogę sobie wybierać wszystko a dopóki ty nie powiesz to, to, to i to, to nie jest sklepnięte. To super. Teraz wiem już na przyszłość. Teraz ja wiem, że rządzę. Dziękuję. Wiadomo, ja kocham spać. Mój małże jest rannym ptaszkiem, on wstaje o godzinie jakiejś niewergodnej, 5.00, 6.00. Nie, nie, nie nie, 5.00. Pyszysz do 6.00? Do 6.00, tak. 6.00, 6.30. No właśnie, potem jest jakieś piżątko, bieganko, szalerek, śniadanko. A jak ja przecieram drugie oko, to już wszystko. Czyli odzieżny. Możecie się pomylić o jednozemu. <laughs> to wiele <bym> ułatwiło. <laughs> to jest bardzo trudne, bo u mnie ta ilość bardzo wariuje. Moment, no, moment, ja liczę te wszystkie, włącznie te, potem... które są gdzieś tam w piwnicy i tak dalej. A, to ja w ogóle nie mam pojęcia, że są buty w piwnicy. Ha. Nie ma tak, że kolekcjonuję, nie wiem, 500 par, no nie mam takiej sytuacji. <laughs> No, powiedziałam, że o, o jedno zero może się wyobrazić. czyli mogę mieć między 20 a 200. Nie no, ja wiem ile półek jest w szafie. Kurczę, też tak napisałam, chociaż z ogromnym bólem serca. No, Wiesz, nie. jakbyś napisała inaczej, byłaby awantura. <śmiech> to jest męskie ego. On oczywiście, że on. No. No masz większe doświadczenie. Wow! Ale w topa będzie! Jezus! Jezu! Mama mnie zabije. Nie wiem. Nie wiem, strzelam. Jezus. Mm. Mama Izy. Chyba takie. Ale kicham. Bo one wariują te oczy. Tak. <laughs> y, bo one są takie... Cicho! Nic nie mów. Według mnie to jest to. Ale poczekajcie, patrzę na mamę, teraz głęboko patrzę mamy w oczy. I to jest raz, dwa, trzy. Jak? Niebiesko-zielone, a ja szaro. Niebieskie, no bo one są właśnie tak. takie. Powiem wam, że. Ale jak córka nie wie, no to. <laughs> Nie, są takie nie do końca zdefiniowane, bardzo reagują na światło, na otoczenie. Ale są na pewno szaro-niebieskie, moim zdaniem. Tak? Super, są szaro-niebieskie. Ale moim zdaniem takie niebieskie, Dobrze, ziołka. to czy, yy, yy, może telefon do... Telefon do przyjaciela. Cześć mimo słuchaj, yy, przypomnijmy jakie tam masz oczy. Bo nie wiadomo kto wygrał teraz. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, dobra. A to ja dam pan na głośny. Tylko, mama czegoś nie klapnęła. Jak klapnie, to się wytnie. No cześć. Mami, mam do Ciebie takie krótkie pytanie. Bardzo krótkie, potrzebuję takiej krótkiej, zwięzłej odpowiedzi. Tylko szybko. Co Jaki masz kolor oczu? Niebieski. Oczy teściowej to nie jest taki łatwy temat. Ale to, bo też one nie są takie czysto-niebieskie, na przykład, że błękitne, albo Zależy, ciemno -niebieskie. co mama Tak, że one tak... tak. tak. Poczekajcie. E... No, męża to, mojego słowa, które na dużo od razu wiedziała, ale ja sama? Takie, co mi przychodzi do głowy, ale. Nie, no na przykład pani Diana by na pewno powiedziała, że ja zawsze mówię, no bez jaj. To ja mówię. Jest... Ale ja też to mówię. No, no, to... się Poddaję się, nie wiem. Nie wiem, to jest. Poddaję się, nie wiem. Ja też słowa. takiego słowa swojego nie kojarzę. Do nie, końca. nie masz słowa, oprócz słowa herbata, która pada 30 razy dziennie. Tak, herbata. Tak, słowo herbata. Słyszę. Zrób mi herbatę. Ja to słyszę, uwierz mi Nie robię. A wydawało mi się, że po prostu nie robisz, bo nie słyszysz, a ty słyszysz, a nie robisz, tak? Nieraz wydaje się, że nie słyszę. A to miło. Bardzo nie, mi. mi się wydawało, że nadużywam słowa masakra, to bym mogła podpisać. E, od, od, nie, masakra? Masakra. Nie, nie, nie. Nie Nie, nie, nie ma takiego nie, słowa? Nie. Niczego nie nadużyłam. Niczego. No to k <głos> <głos> Podobno ludzie inteligentni przeklinają wiatr. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Yy, ja napisałem dwa słowa. Nie podglądaj. No nie podglądam. Tak staram nie podglądać, aż tam patrzę. Mm, no, no, no dobra, no nie będę sciemniać, że chyba tak jednak. Dobra, ale taki jest bardzo Dobra, czy ty jeszcze? Ja? Preferujemy oboje ten kolor. Ach. Nie! Miałeś kogoś? No oczywiście, że Jeciństwo. tak. Mamy jedno wspólne hobby z dzieciństwa. Jakie? Ty zawodowo, ale. Tadeusz Dobra, wiem. Jak kto to jest. Ale trochę mi pomogłeś. Bo... <grym> <grym> tylko napisałem źle, nie? No tak, ja przez to napisałam. Ok, to wiadomo. że nie, tylko przez fa. Tak, no błąd jest. Ja, tak. ale właśnie kojarzyły się te dzwony skórzane, o których opowiadać takie Nie takie skórzane i takie skórzane. I buty takie. Czarne tak właśnie jest... takie, posłuchaj, czarne y, szulki i tak dalej, cywilizacja. Też były. My I kosła, te co tydzień buty, były tańce. I te buty takie z czubkami? nie? żony trawota, tak. Mamy. Ja, ale pomogłaś mi trochę, samej nie było mi